Jeszcze tylko chwila, jeszcze jeden gest, usiadł przy mnie blisko i pompał. Już bez ciebie żyć I gdy tylko noc napada Ty wgladasz się wciąż moje sny. Jeszcze tylko chwila Jeszcze jeden gest usiadł przy mnie blisko mi po I'm